Szanowni Państwo, w ramach projektu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci zapraszam Państwa do miasta Siewierza. Orzeł w Koronie wzlatywał już w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, by dotrzeć do kolejnego magicznego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim. Miasta, które w swojej historii ma bogate wydarzenia i piękne karty. Historia w Siewierzu odczuwa się na każdym kroku, tym bardziej zapraszam z wielkim przekonaniem, że odnajdziecie Państwo tutaj ducha rycerstwa i nieskazitelnej wiary w sens pokazywania prawdziwej, dziejowej spuścizny.